Nie czaruj mała, pozwól by ta noc zbliżyła nas Chcę by ta chwila wiecznie trwała, na miłość przyszedł czas Nie czaruj mała, tylko powiedz, a wnet będę twój i razem Tak Ciebie chcę! Tak Ciebie chcę! Nie czaruj mała, Spójrzmy oczy zakochane, tak Wiem między nami jest coś więcej, hormony dają znak. Nie czaruj mała, tylko powiem, a wnet będę twój. Chcesz nam ci wszystko, czego pragniesz w twojej uśmiechać Uśmiech. Ciebie chce Ciebie wcale